Zaczynamy. Myślę, że nie ma co tutaj przyciągać sprawy. Świątek, znaczy piątek przedświąteczny i no, prawda jest taka, że powoli kończę nabór do grupy. Jedyna, czym się zastanawiam, to czy już definitywnie zakończyć dzisiaj, ponieważ mam chciałem mieć 10 osób, mam 15 czy jeszcze tam, powiedzmy, zostawić dla świętego spokoju powiedzmy do niedzieli, także mówię, jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji, to wystarczy, że przejdziesz na moją stronę, zostań policjantem i tutaj jest inwestycja w najnowszy kurs 2020. 11 przepraszam 2021 i jeszcze tam być może przez ten weekend to będzie czynne prawda, aktywne a potem już będziesz korzystał z kursu bezpłatnego także będziesz mógł tutaj się spokojnie zapisać, no zawsze tutaj jest oferta kursu takiego nazwijmy pełnopłatnego, no to to już twoja decyzja, prawda? Natomiast no naprawdę wielu z was tutaj mi napisało fajne rzeczy, na czacie dyskusja jest zajebista, także widzę Bartek, Przeszedłem multi w, w tamtym tygodniu, Czekam. Czekam, prawda? Znaczy, przyszedłem multi. Jedyne, co go zaskoczyło, to zadania matematyczne. Kamil, we wtorek mam psychiatrę, czego się spodziewać? Psychiatra to jest lekarz taki jak ja, czyli tam dwie minuty jakieś pogaduchy, czy nie miałeś prób samobójczych, czy w rodzinie ktoś nie miał jakiś tam chorób psychicznych czy się tam zachowujesz normalnie i, i wszystko, prawda. No tutaj Kamila, rozmowa kwalifikacyjna wczoraj poszło 60 na 60, także przepraszam nie Kamila, tylko Kamil 33. Cześć, Marcin Bukała psychiatra nie jest multi. To jest typowa sprawa, kiedy mylicie lekarza, psychiatrę, lekarza, specjalistę, psychiatrę, lekarza z magistrem psychologii, który jest psychologiem. Padło u mnie parę pytań, czy wszyscy u mnie tak zdają, prawda, i no Zdarzają się przypadki, że nie zdają, ale zobacz jaka jest różnica między takim nieprzygotowanym człowiekiem i, i to jest badanie odwoławcze, prawda? I konsultująca psycholog oceniła stan psychiczny kandydata na podstawie testów oraz rozmowy wykonane testy wykazały niską zdolność działania pod presją czasu, w treściach wypowiedzi ujawnia niedojrzałe, nieprzemyślane motywy, nieprzemyślane motywy postępowania w wynikach ponadto podwyższony poziom pobudzenia, odcięcia od emocji itd. tak i i Centralna Komisja Lekarska utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, czyli gość został upierdolony i orzeczenie jest ostateczne. Ale podobna rzecz przytrafiła się mojemu yy, elitarnemu. Yy, został, bądźmy szczerze, uwalony trochę złośliwie i po konsultacji testy wykazały u kandydata dobry wgląd, kontakt z emocjami, opar oparcie w sobie, jest on zdolny do krytycznej samooceny i ma duży sposób do zasób doświadczeń. Ponadto jest zmotywowany do służby z pomysłem na siebie w resorcie w badaniu osobowości bezistotnych istotnych odchyleń. W związku z tym Centralna Komisja Lekarska uznaje odwołującego za zdolnego do nie, służby w Policji ze względu na stan zdrowia. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Może się nawet odwołać od decyzji pozytywnej, ale mam nadzieję, że widzisz jakąś różnicę w dwóch typach odwołania, prawda, że jeden no szedł i nie, wie, nie wiedział po co idzie i tylko dopierdolili mu do pieca, a drugi poszedł i no, trwało to trochę, ponieważ odwołania zawsze trwają długo i mój elitarny, przeszkolony jakoś dał radę. No muszę ci powiedzieć, że praca policjanta, służba policjanta jest w sumie bardzo ciekawa, ale tylko czy bardzo pasująca, ale tylko dla tych osób, które czują to, które chcą być w policji, nie dla jakichś przypadkowych ludzi. Mam coś takiego, że jak jeżdżę sobie po Polsce, chociaż przez covid sobie tam dawno nie jeździłem, lubię fotografować od pewnego czasu, jakby to powiedzieć, różne zdarzenia policyjne, prawda, czyli byłem w Anglii, to zrobiłam zdjęcie jakiejś tamtej miejscowej policji, no ta policja jest raczej polska, prawda, to chyba jest Gdynia, o ile kojarzę. O, tutaj to chyba był Lublin. Także jeżeli czujesz, że tu jest Twoje miejsce jako przyszłego posterunkowego, to tylko Cię mogę zaprosić. To też chyba to też chyba Lublin, mam wrażenie. Także jeżeli się gdzieś tutaj odnajdujesz, jeżeli tutaj się widzisz w mundurze, prawda, to tylko mogę Cię zaprosić do podszkolenia się czy to z materiałów darmowych, czy materiałów płatnych, no, no, no nie każda robota jest akurat nie to strażnik miejski, nie, ale ale a, o tutaj jakieś odznaki policyjne, to w Sandomierzu, prawda? Niestety muzeum pod tytułem Ojciec Mateusz muzeum czy coś w tym stylu, prawda. Tutaj jest moja policja, muszę powiedzieć, tutaj mój dzielnicowy urzęduje. Tutaj też policjanci, Zielona Góra, o ile o ile przypominam przy... sobie, tutaj jeszcze ktoś zaliczył MS, kiedy MS Multi Plus, nie był Multi Plusem, tylko był punktowany, prawda. Także, no mówię, policja wodna. Tutaj jakaś inna policja. Chyba poznań, o ile, o ile kojarzę, coś tam zabezpieczali. Tutaj były, o, tutaj też, moja, tutaj też mój posterunek, na który byłem wezwany kiedyś na świadka. Także tutaj urzęduje gdzieś mój dzielnicowy, pewnie w pokoju numer 44, imię jego 44. Tutaj też jakiś, że tak powiem, starsza, rela, starsza relacja studenta, który zdał. Wszystko to było jeszcze w czasach, kiedy punktowali Multiego, prawda? O. Tutaj, jak nie wiesz, jako biegówka wygląda. Także wszystko jest dla ludzi, prawda? Wystarczy tylko wykazać troszeczkę zainteresowania, to wtedy nie dostaniesz takiego listu, prawda? Akuratnie to był list do mnie, ale z takim znaczkiem, że upierdoliłeś to i owo, tutaj też jakiś, że tak powiem. posterunek policji, prawda? Jak ktoś wie i poznaje swoje, swoje rejony, to niech powie, prawda? A, a tutaj raz policja nawet przyjechała pod mój dom, ale przyjechali dlatego, że ta chałupa się paliła, prawda? Także tutaj niestety jakieś polityczne, kurde, coś mi się tutaj grało, ale to nie jest tematem polityka. O, tutaj też jakaś kolejna relacja, prawda? Chcieć to móc. Wszystko jest dla, dla takich kandydatów jak ty możliwe. Cały czas po, powtarzam, że nawet minimalne szkolenie to daje efekty. Dzisiaj u mnie był ziom. Ktoś dzwoni, ale mówię, na te, te telefony będę odpowiadał troszkę później, prawda, także 767 nie dzwoni jeszcze, bo przyjdzie czas na dzwonienie. Nie, nie jest to teraz w czasie w czasie tej części prelekcji, prawda. Y Mówię, praca w policji jest naprawdę cool. Ostatnio widziałem filmik o polski rekrut. On tam mówi o jakichś tam mitach dotyczących policji czy dotyczących rekrutacji w zasadzie ze wszystkim się zgadzam, oprócz jednego. Jeżeli chodzi o służbę kobiet i rekrutację kobiet, to no niestety nie jest tak, jak powinno być. Jeżeli chodzi o Katowice, to szansa, że się kobieta bez pleców dostanie bez garba, prawda? To są bardzo małe, prędzej ją tam piorun strzeli, czy narzeczonego pozna za 5 minut, zanim prędzej narzeczonego policjanta pozna, niż się sama dostanie do policji. Jest jakaś taka ukryta trochę dyskryminacja i kobieta nieprzygotowana to po prostu nie ma zupełnie szans, prawda? A nawet uczciwie powiem, że w Katowicach nawet przygotowana to szanse ma małe, prawda? Plotka jest taka, że, że tam już wchodzi na rozmowę, a tam już jest gotowy jest gotowa punktacja jej rozmowy, prawda? I to niestety jest trochę przykry, ale, ale widocznie takie potrzeby w Katowicach mają. Także jak chcesz, to sobie obejrzyj polskiego rekruta. Tytuł filmu chyba jest bodajże mity do poli o rekrutacji czy coś w tym stylu. Akurat nie, jak na złość zapomniałem. Zaraz zobaczę. Zapomniałem jak na złość tytuł tego filmu. Już moment. Zaraz zobaczę, zaraz, jak mi się, jak mi się, o, już mam tutaj, Ju, już, już Ci pokażę, prawda, tutaj Grzesiek u, u, u, u, udostępnił, prawda, odcinek 34. Mity na temat rekrutacji. Gość o tyle jest jest yy, sensowny, że te filmy są krótkie, prawda, nie jest to takie pierdolenie jak moje, że gadam i gadam i tylko najwytrwalsi wytrzymują, prawda, ale też musisz zdawać sobie sprawę, że jak trzeba to i policjant musi uciekać przed tłumem antyszczepionkowców, yy, jeżeli pijesz, po komendzie, prawda, na komisariatach to też się musisz liczyć z tym, że wewnętrzni Cię tam kiedyś nakryją, prawda, a patrzę tutaj co to za ładna dziewczyna skończyło się odstwaniakowanie z brakiem maseczek, prawda o tutaj ładne dziewczyny, prawda rekrutacja do służby w policji webinar doborowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, prawda? No i tutaj no też coś tam policyjnego, ale przejdziemy na czata, przedyskutujemy trochę i zobaczymy, co tam, co tam dzisiaj nam yy, ciekawego. Czat przyniósł Why you bully me? Witam co robić w, co w przypadku negatywnego w, komi, w wyniku komisji lekarskiej ze względu na leciutko skrzywioną przegrodę nosową, co w minimalnym stopniu przeszkadza w oddychaniu, byłem m, niezależnie u lekarza i mówi, że ok, no możesz złożyć wniosek o, o zawieszenie czynności komisji i zoperować nosę zoperować nosa i, i wtedy by podjęli z powrotem czynności orzecznicze, prawda? No dziwię, dziwię się, że cię uwalili, ponieważ no, raczej strażaków uwalają za krzywego kinola takiego jak mój, przez który ledwo oddycham, a policjantów nie powinni, prawda? Teraz trzeba, aby mieć dwie nogi i dwie ręce i umieć tępić ludzi bez masek na twarzy i biorąc. Łajobuli y mi, -y, polecam. Dzięki tym materiałem przeszedłem dalej. No, no po to są te materiały, prawda? Pan Kadaj, uciski dla małżonki małego guru. Pozdrawiam z Warszawy, zgodnie ze skazukałem i wypiję dziś flaszkę, którą miałem wysłać, prawda? <grym>, dobra, pan Kadaj. Dzięki serdeczne. Ja mówię prawdę wam, ta miniaturka w tle taka smutna i posępna. Co to jest miniaturka w tle, kurde? Mówisz, mówisz tutaj o panience? Poczekaj, bo o, wywalę tego, wywalę. Wywalę Drugi mikrofon. Why um. boli, Czekam na werdyt i nie wiem, czy się potrzebnie stresować. No niepotrzebnie się stresujesz, bo mówię, że, żeby policjanta uwalili za krzywego Kinola, to musi naprawdę mieć yy, dużo problemów, znaczy naprawdę musi mieć krzywego, prawda? Marcin, mam pytanie, w mojej jednostce wprowadzili przesyłanie dokumentów jedynie pocztą lub e-mail, jest dopisek o wglądzie w oryginały dokumentów, więc jak mam dostarczyć oryginały przez mail czy przez pocztę? Ja myślę, że skany w PDF-ie, no ale mimo wszystko niektóre dokumenty wysłałbym im poleconym za potwierdzeniem odbioru ze zwrotką, żebyś wiedział, że te dokumenty naprawdę doszły, prawda? Kamil, materiały darmowe już naprawdę dużo dają. Cześć Dawid, a co z tą Panią na czerwonym świetle? Kurde, dobre pytanie, nie wiem, która to była Pani na czerwonym świetle. Mr Szambelan, dzień dobry, dziękuję za wszystkie materiały, które Pan nagrał, wszystko bardzo pomocne na multi, myśli Pan, że 125 punktów we Wrocławiu wystarczy. We Wrocławiu wystarczy. Był u mnie gościu, który będzie zdawał we Wrocławiu. Przyszedł, zapłacił mi stówę za to, że dopuściłem go do testu sprawności fizycznej i nie znał nazwiska komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu. Także 125 punktów we Wrocławiu, spoko. Dawid, mam pytanko, jak to jest z dostaniem się z nadciśnieniem w Łodzi? Robiłem prywatnie echo serca. Holter ok, kardiolog nie stwierdza nad ci Śnienia. No jak nie masz, to co to, to się dostaniesz, prawda? No byleś tylko nie miał naciśnienia białego fartucha na, w czasie badania kardiologicznego i na komisji, prawda? Biały Stok 145 punktów ma. Ostatnio mało, żeby się dostać w białym stoku, Marcin. No być może. Panie Darku, czy ma pan wiedzę, kiedy ruszą komisje lekarskie? No, z komisjami może być problem, bo zwróć uwagę, popatrz na tą, na tą relację mojej dziewczyny, to znaczy dziewczyny, oczywiście szkolonej dziewczyny, nie mojej osobistej. No tutaj jakieś tam, nazwijmy to, dyskusja i popatrz. Witam Panie Dariuszu, komisja nawet nie prosiła do środka, tylko czekałam na korytarzu, nie wzięli wyniki, wyszedł lekarz mówić, że jestem zdolna, czyli te komisje już przed no, tą obecną falą COVID-a robiły wszystko krótko na temat, natomiast w tej chwili jak jest ta trzecia fala zachorowań jest do wujka i trochę, no to, to wszystko się opóźni, prawda, bo przecież szpital na Wołoski jest szpitalem covidowym, to tam komisja raczej będzie siedziała w mysiedziurze, nie zajmowała się tym, że żeby badać kandydatów, prawda, znam życie i, i, i na pewno są jakieś nazwijmy to zaostrzenia, sanitarno-epidemiologiczne. Dawid, odwołanie napisałem, dołączyłem prywatne wyniki. Łódź na orzeczeniu napisała, że biały fartuch, ale indukowane emocjonalnie. Właśnie tu jest cały problem tego nadciśnienia białego fartucha, że można to dopierdolić do indukcji stresem, prawda? A indukcja stresem, to już wtedy masz ból taki, że no idziesz na patrol, zobaczysz zbója i dostajesz ciśnienie białego fartucha, tylko może inaczej ciśnienie, ciśnienie indukowane zbójem, prawda? Dopierdalają ci wtedy jakiś paragraf psychiatryczny i rób ta co chce, ta. Dlatego do bólu powtarzam, ci, którzy mają, być może i ty, takie naciśnienie białego fartucha, no musi coś wziąć, musi i to, i to, musi wziąć jakiś lek, ale, ale jeszcze prze, yy, przećwiczyć, czy ten lek, wypróbować na sobie, czy ten lek pomoże, czy nie pomoże, czy ten lek nie ma jakichś objawów ubocznych, czy ten lek nie spowoduje obniżenie tętna. Bo na przykład miałem taką jedną dziewczynę, że pierwsza tabletka leku, owszem ciśnienie spadło, ale 90 na 60, tętno 40, prawda, czyli tętno praktycznie jak u, nie wiem, jakiegoś sportowca, prawda, ciężarowca czy coś, prawda, no i w tym momencie no, musieliśmy tak dostosować dawkę, żeby to tętno było jakieś takie, nazwijmy to, no, żeby przeszła tą komisję, nieupierdolona została za niedociśnienie, prawda, a nie nadciśnienie, prawda. Patrzymy jeszcze, Dawid, Piotrek, Nikodem, podobne te zdolności dają mi teraz zaocznie na podstawie dostarczonych dokumentów, a mimo to, że się ociągają, prawda, no. Tak to, tak to jest. Zobaczymy, ktoś do mnie dzwoni. Jak zadzwoni jeszcze raz, to będziemy, to będziemy z nim gadać, jeżeli mu się jeszcze nie, nie, nie, nie znudziło, prawda? O, już patrzymy, co tam dalej. Cześć Rafał, no sorry Rafał, kurde, nie dałem wczoraj rady nie, musimy jakiś spokojniejszy dzień wybrać, bo może, może niedziela, kurde, z tym, z tym Discordem. Kosa Saradow, hej wszystkim, pytanie, czy jeśli jestem z charakteru osobą, która po prostu lubi być ważna, mieć władzę, to czy w jakiś sposób mnie to skreśla? No, potrzebują tak zwanych liderów grupy, i sama, sama chęć bycia ważnym, pełnienia ważnej roli w grupie w niczym cię nie dyskwalifikuje. Natomiast no, nie może być to jakiś nadmiar władzy, że tylko cię motywuje władza i dopierdolenie innemu człowiekowi, nie tylko jakieś konstruktywne działanie. no. Sama władza demoralizuje, prawda, I, i, i oni raczej chcą, żeby to był prawdziwy lider grupy, a nie wódz na zasadzie, który zamordysta, który potem ręcznie wymusza posłuszeństwo, prawda, czyli ludzie muszą czuć tą twoją władzę naturalnie, a nie w ten sposób, że będzie to wymuszone. I tu jest właśnie różnica między liderem grupy, a jakimś tam kierownikiem grupy. prawda? Musisz być osobą, która ma władzę, ale z autorytetem. się, jeżeli byłem na kwarantannie, to czy jestem w jakiś sposób przekreślony? No. A dlaczego miałbyś przekreślony być, prawda? No, każdy w tej chwili może być na kwarantannie i tyle. Natomiast e, powiem tak. Dla tych, którzy wytrzymali tu już ze mną parę minut, to dam coś fajnego. E, dam historyjkę, której jeszcze nigdy nie pokazałem na sesji bezpłatnej. Może ktoś odpowie, może nie. Student Marek, znaczy historyjka niepełna, bo brakuje mi jednego zdania do tej historyjki. Marek był studentem budownictwa, właśnie zdał egzamin i tak dalej, i tak dalej. W piątek na hucznej imprezie yy, Zamiast hucznej imprezy w publicznej dyskotece wybrał się z, no, no, na wieczór z koleżanką do filharmonii. W sobotę rano postanowił wybrać się ze znajomymi na wodę popływać na desce windsurfingowej. Zamiast do kina ze znajomymi z liceum. Wieczorem Marek poszedł w tango z kolegami z grupy, rezygnując tym samym z wieczoru w teatrze z koleżanką. Pewnie, pewnie jest to ta sama koleżanka co tutaj była. Kurczę blade, ale miał zdrowie. Najpierw, najpierw z koleżanką do fil, filharmonii, potem zrezygnował do teatru, także ciekawa parka. W niedzielę był tak zmęczony, że spał do 16 i nie miał chody na nic. I masz tutaj, zrezygnował nawet z koncertu ze swojego ulubionego zespołu. I pytania. W piątek Marek spędził wieczór w chwila harmonii, student, czyli pewnie Marek spędził, pojechał na wodę razem ze znajomymi i w sobotę po, poszedł z opery prosto na imprezę. I takiego typu zadanka możesz mieć. Także na razie wystarczy sobie obejrzeć w powtórce, jeżeli jeszcze jeżeli jeszcze że tak powiem nie odpowiedziałeś, Marcin Bukała to zadanie dobrze pamiętam było na MS w Rzeszowie na MultiPlus plus Rzeszowie w poniedziałek Widzisz Marcin, jakby to powiedzieć Lipy stary Siwy Multiguru Dobrze, że mnie siostra ostrzygła bo fryzjerzy już niedługo będą będą na lockdownie. Także lipy nie daję. Jedyny materiał, jaki daję, to jest materiał sprawdzony przez moich elitarnych, prawda. Po, po, to, po to, tylu tych elitarnych jest, te kilkaset osób w tej grupie, żeby, no, żebym dał ci coś sensownego, prawda, nie, nie jakieś gówno yy, bez pokrycia, prawda? Adam, Adam, potwierdzam, było to na multi. No, no było. Także mówię, jeżeli jesteś osobą, która nie wierzy w siebie, a wierzy w multi guru, to tradycyjnie serdecznie zapraszam. Oczywiście wchodzisz na wchodzisz na na, mu, na mój ten, zostań policjantem, prawda? Zostań policjantem. Kom, możesz zainwestować w ten najnowszy kurs, prawda? Oczywiście takich historyjek jest więcej. Natomiast mówię, zasada tutaj jest taka, prawda? Z reguły tam. Co wyróżnia dobrego mojego studenta, czy dobrego kandydata od złego, że jakieś jedno, na jakieś jedno pytanie zawsze jesteś w stanie odpowiedzieć, natomiast no, są pytania, są trzy odpowiedzi, no i nie zawsze, nie zawsze tutaj jesteś w stanie odpowiedzieć wiedzieć, prawda? Jak odpowiesz na trzy pytania, to cię, to czymś wyróżnia, jeżeli odpowiesz tylko na jedno, to no, no to nie ma, nie ma, że tak powiem, znaczy przejść być może przejdziesz, no i tyle. Marcin, że czy da się zdać multi bez pomocy, żadnych takich jak na przykład pana pomocy? No pewnie Marcin. No. Słuchaj, no moja elitarna grupa jest elitarna. W tej chwili na przykład wziąłem 15 osób, no ale kandydatów do policji jest kilka tysięcy, prawda? I, i ktoś tam się dostaje, także no, no moi 15 to, to tylko jest elita z elity, prawda? Także dobrze ci, Pawełciu, tutaj napisał darmowe filmiki, wystarczą. To mój przykład, prawda. No pytanie, czy się w ogóle nie przygotowywać. Yy, ja powiem tak, yy, nie jestem zwolennikiem bycia przy nadziei, prawda. Nadzieja jest matką, nie powiem tam czyją, prawda, czy znaczy kogo. I, I oczywiście nadzieję musisz mieć, jak wyleciałeś z szalupy, wyleciałeś z Titanica w zimnej wodzie, no i masz nadzieję, że przypłynie jakaś szalupa i, i Cię uratuje, prawda, aczkolwiek nikt nie widział, jak wylatywałeś. No, e, natomiast no, ja uważam, że warto się przygotować i do y, minimum z, z ograniczyć ryzyko. No porażki i tyle. No, bądź co, bądź tracisz rok, prawda? No i, i pytanie jest, czy, czy inwestycja kilkuset złotych jest warta kolejnego straconego roku, prawda? Jeżeli ci na tej policji nie zależy, to tam nawet co możesz zdawać 10 razy, to jak ktoś tam zdaje po raz 190 któryś egzamin na prawo jazdy, prawda? Natomiast jeżeli ci zależy, to to no to już decyzja należy do ciebie. Przepraszam za, że, Marcin, przepraszam, że pytam, dopiero wczoraj śledzę kanał, jak uzyskać dostęp do darmowych materiałów. Sprawa też jest bardzo prosta, prawda? E możesz zasubskrybować kanał na YouTube, ale jeżeli chcesz jeszcze jakieś moje darmowe materiały, takie yy, naprawdę darmowe, yy, na stronie policjantem.com jest tak zwany darmowy trening online multiguru i po prostu się zapisujesz. Tutaj musisz wpisać swoje imię, e-maila, który raz dajesz, czyli ty napiszesz sobie, powiedzmy, trzy, prawda, no i, i tutaj jest submit, to znaczy wyślij, wyślij, no i zapisujecie wtedy na swoją listę mailową i tam jakiś materiał darmowy też, też prześlę, prawda? Um, już momencik, kochani. Um, co tu chciałem więcej pokazać? Fany, fany osobiście wolę wiedzieć co mnie czeka i do tego się przygotować, no do, przepraszam, fany lafy. Pawełciu, komisja już po twoja sprawa, zdrowie jest indywidualne. No niestety tutaj można szczęściu w zdrowiu pomóc, ale Czasami tak bywa, że szczęściu nie można pomóc, że są jakieś tam choroby takie, że bardzo ciężko jest przejść, prawda? KOSA. Na teście psychologicznym lepiej zaznaczać tak zwaną pierwszą myśl, czy ma pan jakąś konkretną radę co do testów oraz co do rozmowy z panem. Hmm, pierwsza myśl. No... Mówią, że pierwsza myśl jest najlepsza, prawda, co jest bardzo trudne, ponieważ kandydaci naturalnie kombinują, jakie pytanie jest, jaka odpowiedź jest właściwa, prawda. Przykład jest tutaj nieśmiertelny, czy czy chciałbym być śpiewakiem, prawda, czy chciałbyś być śpiewakiem, no i wszyscy kombinują na zasadzie, że nawet jakby nie chciał być śpiewakiem, to yy, no, jak będę chciał być śpiewakiem, to nie policjantem, prawda. Natomiast idea tego pytania jest zupełnie inna, no i zresztą omawiana w jakimś, jakimś moim filmie i, i no poniekąd masz rację, tylko nawet jeżeli ci się wydaje, że pierwsza myśl jest najlepsza, to czasami nie jest ona taka najlepsza. Dawid, pierwszym razem PZP, teraz nadciśnienie, którego nie mam. No widzisz Dawid, o ile do PZP to jest uznaniówka, no to uważam, że do naciśnienia tętniczego to się można było przygotować, wziąć coś na obniżenie ciśnienia. Jak nie wiesz co, to poczytać w internecie i tyle. prawda? Paweł, EOP. Dawid, koledze też z powodu naciśnienia mocno dawali pod górkę, czeka teraz na wynik odwołania. Słuchajcie, kochani, no myślę, że Powoli będę kończył, przynajmniej z tego powodu, że mam mojego miniguru do wykąpania. Jeżeli czujesz się, że chcesz być tym policjantem, że jakieś takie czynności, jazda takim samochodem jest dla Ciebie, czy takim samochodem, prawda? To wszystko zdjęcie, czy, czy zabezpieczenie wypadku, no niestety tutaj, wypadek śmiertelny, prawda? Czy ta taka praca. No to zapraszam Cię jeszcze. Nie jest za późno. To jest, to jest nasza polska policja we Wrocławiu. Jak to wie, gdzie ten komisariat policji, niech napisze. No, no wszystko, nawet taki komisariat policji, prawda? Wszystko jest dla ludzi, prawda. Tutaj też jakaś tam propagandowa, prawda. Dołącz do nas, zostań policjantem. Także zapraszam Cię do mojego szkolenia darmowego lub niedarmowego. Zrobię jeszcze tak, do niedzieli, do wieczora przedłużam nabór, ale to już jest koniec, to już po prostu, o. Komenda w Zgierzu, prawda? Ten mural mi się podobał zajebiście. Dobra, odbierzemy ten telefon. Tak, słucham kolego. E, dzień dobry, pan tak, Dariusz Krosnicki. E, pani w jakiej sprawie dzwoni? E, ja chciałam tylko, żeby pan udzielił informacji, bo chciałam e, zrobić prawo jazdy. Niech pani, by... nie, pani zadzwoni za jakieś pół godzinki, dobrze? Bo ja, ja, ja w tej chwili nie mogę rozmawiać, dobrze? Za, dobrze, pół, dobrze. za pół godziny. Za pół Dziękuję godziny bardzo. i odbiorę. No. no, niestety ktoś zadzwonił w innej sprawie niż, niż, niż, niż myślałem, prawda? Myślałem, że to ktoś. Także mówię o, nawet Straż Graniczna. Jeżeli mówię, to jest dla Ciebie taka praca, to serdecznie Cię. Zapraszam. O ciekawe, co to za zdjęcie, prawda? Jakaś, jakaś panienka, prawda? Dobra, dobra. No, końcówka czata i myślę, że kończymy. Paweł, ja na łódzkiej komisji te 5 lat temu miałem podpórkę w postaci karty HDK. Może to pomoże ciśnieniowcom sam nim jestem. Seba, ja mieszkam w województwie lubelskim, ale chcę się przeprowadzić do Wrocławia, bo piękne miasto i tam bym chciał złożyć dokumenty, ale nie wiem, czy będzie to jakiś problem. Nie będzie. Do Wrocławia się dostać jest znacznie łatwiej, prawda? Dobra, słuchajcie, na tym kończę. Także mówię, jeżeli powiedzmy jesteś po szkole mundurowej, skończyłeś studia o specjalności policyjnej i ta praca cię uszczęśliwi zapraszam, prawda. Jeżeli uważasz, że to jest praca interesująca, chociaż podwyższonego ryzyka i coś takiego lubisz, lubisz tą adrenalinę, a mimo wszystko no nie masz nadciśnienia białego fartucha też zapraszam. Jeżeli nie boisz się podejmowania nowych wyzwań, jakiegoś tam doskonalenia siebie, prawda, yy, jesteś w stanie sprostać nowym zadaniom, jakie wiążą się z pracą z ludźmi, również zapraszam. Jeżeli to jest twoje marzenie, tylko nie mów o tym psychologowi, też zapraszam. I nawet jeżeli masz taką wewnętrzną potrzebę, że chcesz pomagać ludziom, dbać o porządek, też zapraszam, prawda. Jeżeli chcesz się rozwijać, nie, uważasz, że to jest nienudna praca, brak monotonii, też zapraszam. Tradycja rodzinna, też zapraszam. No i myślę, że na tym starczy, prawda. Słuchajcie, kochani, na tym kończę i do zobaczenia w następnym razem, prawda. Jeżeli chcesz dołączyć na drugą stronę oczywiście zainwestuj w mój kurs. Tutaj mówię, kliknij w link yy, kliknij w link poniżej, prawda, strona Zostań Policjantem. Tutaj klikasz w to, prawda, przechodzisz przechodzisz do takiej strony płatnościowej. Bezpiecznym nawykiem jest płacenie blikiem. Odkąd się nauczyłem tylko płacę blikiem, prawda? No i do zobaczenia po drugiej stronie.